Kryptograficzne funkcje skrótu są używane do tworzenia kryptograficznych algorytmów i protokołów. Znajdują wiele zastosowań w dziedzinie zabezpieczania danych. Do popularnych kryptograficznych funkcji skrótu należy na przykład algorytm MD5. Jego poprzednicy, jak między innymi MD4, oraz algorytmy takie jak SHA-256. Ten z kolei algorytm był poprzedzony przez SHA-1 i tak dalej. Mogliście też słyszeć o innych algorytmach, nieco mniej znanych, jak na przykład RipeMD, Blake, SKEIN. Funkcje skrótu są elementami składowymi wielu aplikacji. Pierwsza aplikacja, w której zastosowano ten typ funkcji skrótu, dotyczyła tak zwanego podpisu cyfrowego. Jest on używany w wielu aplikacjach kryptograficznych, stanowi podstawę licznych protokołów w e-handlu, uczestniczy w generowaniu bitcoinów itd. Funkcję skrótu stosuje się też w protokołach uwierzytelniania wiadomości, w generowaniu liczb pseudolosowych, w zabezpieczaniu haseł, a nawet w szyfrowaniu. Prócz faktu, że są komponentami podpisu cyfrowego, używa się ich także w innych obszarach protokołu Bitcoina. Najpierw wyjaśnię, czym jest kryptograficzna funkcja skrótu. Jak wskazuje nazwa, jest to funkcja skrótu, czyli haszująca. A to oznacza, że przyjmuje dane wejściowe i... Ta matematyczna funkcja, przekształcenie, przyjmuje specyficzne dane wejściowe, zwane wiadomościami. Długość wiadomości jest dowolna. Funkcja skrótu poddaje dane wejściowe przekształceniom matematycznym i zwraca jedną wartość wyjściową. Najczęściej nazywamy ją skrótem, choć spotkacie się też z nazwami tak, hasz czy odcisk palca. Określenie skrót jest najpopularniejsze. MD5, nazwa jednej z pierwszych funkcji skrótu, to Message Digest 5, skrót wiadomości. MD4 to Message Digest 4 i tak dalej. Jak wspomniałem, wiadomość ma dowolny rozmiar, może być długa lub krótka, jak chcecie. Ale już dane wyjściowe, czyli skrót, lub tak, długość mają określoną. Na przykład dla funkcji skrótu takiej jak powiedzmy SHA-256 Skrót ma dokładnie 256 bitów długości. Zatem długość skrótu jest określona, a danych wejściowych dowolna. W związku z tymi funkcjami chciałbym dodać, że są deterministyczne. Oznacza to, że dla danej wiadomości skrót zawsze będzie taki sam. Niemożliwe by jedna wiadomość dała dwa skróty. Tradycyjne funkcje skrótu są już długo używane w informatyce. Na przykład w wielu aplikacjach obliczeniowych. Może wiecie, że tych funkcji używa się do tworzenia tablic mieszających. Ale podkreślam, że funkcje skrótu stosowane w tablicach mieszających nie muszą być takie same, jak kryptograficzne funkcje skrótu. Kwalifikator kryptograficzny jest tu bardzo ważny. Zazwyczaj oznacza, że funkcja skrótu musi realizować określone cele. Chodzi o szczególne właściwości istotne w aplikacjach kryptograficznych, gdzie przywiązuje się wagę do bezpieczeństwa, prywatności, poufności i uwierzytelniania. Jedna z najważniejszych właściwości może wydać się wam oczywista ważną cechą kryptograficznej funkcji skrótu jest duża wydajność obliczeniowa. To znaczy, że nie trzeba wiele czasu, by obliczyć skrót dla danej wiadomości. Jeśli chcecie otrzymaną wiadomość poddać przekształceniom, by uzyskać skrót, to przekształcenia nie powinny długo trwać. Komputer powinien załatwić to dość szybko. Wspomnę o problemie, który widziałem nieraz. Ludzie piszą niewydajne funkcje skrótu, nie mające nic wspólnego z kryptograficznymi funkcjami skrótu używanymi w aplikacjach kryptograficznych. Druga potrzebna właściwość, zwłaszcza przy podpisach cyfrowych, wiąże się z tym, że trudno znaleźć dwie wiadomości dające ten sam skrót. Dwie różne wiadomości, którym odpowiada jeden skrót. Właściwość ta nazywa się odpornością na kolizję. Trudno jest znaleźć parę kolidujących wiadomości. Innymi słowy, jeśli mamy dwie wiadomości, np. M1 i M2, to dane wyjściowe po zastosowaniu funkcji skrótu nigdy nie powinny być takie same. Nie powinno się zdarzyć, że skróty M1 i M2 uzyskane z tej funkcji będą identyczne. Zawsze powinny być różne. Zwróćcie uwagę na pewien fakt. W praktyce oczywiście, ponieważ wiadomości mają dowolną wielkość, a wielkość skrótu jest określona, nie da się matematycznie zagwarantować, że dla dwóch wiadomości skróty zawsze będą różne. ale nie jest najważniejsze, jakie te skróty są. Byle było trudno o dwie różne wiadomości dające jeden skrót. Wiemy, że istnieją, bo przecież wiadomości dają skończoną liczbę możliwych skrótów, względnie małą w porównaniu z liczbą wiadomości. Ale przy tym zastrzeżeniu powinno upłynąć bardzo dużo, astronomicznie dużo czasu, zanim uda się znaleźć dwie różne wiadomości dające ten sam skrót, po zastosowaniu kryptograficznej funkcji skrótu. I trzecia sprawa. W wielu przypadkach może będziecie chcieli, żeby funkcja skrótu ukrywała informacje o danych wejściowych. Innymi słowy, gdy znany jest skrót, lepiej, żeby trudno było z niego wyciągnąć coś przydatnego. Żadnych istotnych szczegółów. Nie chodzi mi nawet o samą wiadomość, ale na przykład o to, czy jest ona liczbą parzystą. Już takie rzeczy powinny być trudne do wywnioskowania ze skrótu. Coś tak prostego jak parzystość czy nieparzystość. Czwarta cecha, którą omówię, dotyczy odpowiedniej dystrybucji danych wyjściowych. Dane te powinny wyglądać jak wygenerowane losowo. Jakby były wynikami serii rzutów monetą. Zostały wygenerowane w sposób nieprzewidywalny. Chodzi więc o to, spójrzmy na sprawę koncepcyjnie, by wydawało się, że rzucaliśmy monetami. Wynik powinien wyglądać na losowy. Kryptograficzną funkcję skrótu można by nazwać matematycznym odpowiednikiem maszynki do mięsa przyjmuje dane wejściowe i poddaje przekształceniom matematycznym tak, by skrót rozpatrywany pod każdym względem wyglądał na losowy i niezwiązany z danymi wejściowymi Chciałbym pokrótce skomentować te właściwości Łączą je wzajemne relacje, na przykład w sytuacji, gdy skróty naprawdę wydają się niezwiązane z danymi wejściowymi i naprawdę wyglądają na wygenerowane losowo Wskazuje to na dużą odporność na kolizję. Bo skoro skrótu nie da się przewidzieć i ukrywa on wszystkie informacje, to trudno będzie znaleźć dwie różne wiadomości dające ten sam tak. Czasami więc jedna właściwość wynika z innych. Muszę coś dodać. Te właściwości zarówno w praktyce, jak też pod względem mechanizmów matematycznych spełniałyby nasze oczekiwania, ale nie ma gwarancji, że zawsze będą funkcjonować. Nie można wykluczyć sytuacji, że stworzycie funkcję skrótu, waszym zdaniem odporną na kolizję, a za rok ktoś to podważy, bo wymyśli lepszą metodę wykrywania kolizji. Może opracuje szybki sposób, żeby nie trzeba było szukać na piechotę. Okazuje się, że kryptografowie nie mają jeszcze metod matematycznych, które pozwoliłyby obejść niektóre z ograniczeń. Często więc przyjmujemy, że te schematy są bezpieczne, bo funkcjonują od dawna. I ostatnia sprawa. Celowo nie mówiłem do was językiem czystej matematyki. Właściwości funkcji można by opisać znacznie precyzyjniej. Mam jednak nadzieję, że dzięki temu filmikowi poczuliście, jaka ma być kryptograficzna funkcja skrótu, i nie blokuje was matematyczny formalizm.